Bar. Dobrze wiesz, że logiem nie przykryj swoich wag Chciałbyś kupić z Ale nie da się Możesz kupić wszystko Ale klasy nie Ja nie jestem jedną z nich Molej w głowie, a nie kwit Mam na no logo XSG. Dla ciebie im większe, tym lepsze Jestem szary nawet w kolorowym swetrze Rozum jest twoją najmocniejszą stroną gdzie próbujesz nadrabiać tym wielkim logo Logo Logo Logo Nie nakreśla tego ile jesteś wart Dobrze wiesz, że logiem nie przykryjesz swoich bart Chciałbyś kupić stylu Ale nie da się Możesz kupić wszystko Ale klasy nie Ja nie potrzebuję logo by poczuć się jak ktoś i nie byłabym sama, gdybym mnie powiedziała tego na głoś. Tego co tak naprawdę myślę o tobie, hej, hej. Jedynie pieniądze jest twoim bogiem. Rozumnie jest twoją najmocniejszą stroną, więc próbujesz nadrabiać tym wielkim No! Się. Możesz kupić wszystko, ale, ale klasy, klasy nie obchodzi ale twoje logo, logo, logo Jesteś tania, a udajesz drogą, drogą, drogą Ty nie jesteś sobą Nie, nie, weź na tyle, ile Nie da się, możesz kupić wszystko, ale klasy nie! Nie, nie, da, nie da, tego, ile jesteś wart. Dobrze, jeszcze logiem nie przykry swoich ład. Chciałbyś kupić z tym, ale nie da się, możesz kupić wszystko, ale klasy nie!